Warszawa koniec czerwca Pałac Kultury i Nauki sfilmowany od strony rotundy stoję tyłem do rotundy a Pałac Kultury i Nauki wygląda tak dzień trochę pochmurny a okolica pałacu w kierunku której pójdziemy. Właśnie wygląda tak. Koniec roku szkolnego. Stoję teraz tyłem do domu handlowego Wars. I jeszcze jedno ujęcie pałacu kultury i nauki. Koniec roku szkolnego 2012-2013 godziny szczytu ludzie wracają z pracy Fontanna niedaleko Pałacu Kultury i Nauki Warszawa koniec roku szkolnego Prześliczna okolica i wygląda tak